Poprzednio ustalaliśmy, czy wydamy nasze 5 dolarów na czekoladę, czy owoce. Kierowaliśmy się maksymalną korzyścią. Chcąc wydać pierwszego dolara, sprawdziliśmy, co jest lepszą okazją. Przy czym lepsza okazja to taka, która daje więcej użyteczności z dolara. Najwięcej użyteczności z dolara dawała pierwsza czekolada. Druga czekolada nieco mniej, ale wciąż więcej niż pierwszy funt owoców. Potem jeszcze raz wybraliśmy czekoladę i dopiero wtedy kupiliśmy pierwsze owoce. Pierwszy funt owoców. W tym odcinku chcę to uogólnić. Weźmy dobra, które można kupować w bardzo małych porcjach, a niedużych, jak tabliczki czekolady. I teraz narysujmy wykres, gdzie na osi pionowej będzie użyteczność krańcowa w stosunku do ceny, czyli okazyjność zakupu. Zatem na tej osi mamy użyteczność krańcową w stosunku do ceny zmieniającą się w przedziale od 0 do 100. Wartości nie mają tu większego znaczenia. A tutaj będą wydane dolary. Wydane dolary. Czyli środki na zakup. Tu mamy okazyjność, a tu środki na zakup. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Weźmy jakieś dwa dobra. Niech pierwsze wygląda tak. Oczywiście użyteczność kolejnych jednostek dobra maleje. Na przykład owoców. Im więcej ich zjemy, tym bardziej mamy ich dosyć i tym mniejszą mamy ochotę na kolejną ich porcję. Tym dobrem może być cokolwiek. To się tyczy większości dóbr. To jest produkt A. Produkt albo usługa. Może podpiszę to tak. To użyteczność krańcowa produktu A w stosunku do ceny produktu A. I to samo z drugim dobrem. Załóżmy, że drugie dobro wygląda tak. To jest użyteczność krańcowa produktu B w stosunku do ceny produktu B, czyli jego okazyjność. Na początek. Nie będę określał, jaką sumą dysponujemy. Ustalmy po prostu, na co ją wydamy. Gdybym więc miał, powiedzmy, centa, to na co bym go wydał? Zakładam, że mogę kupować minimalne ilości, warte tylko centa, a nawet ułamek centa. Jeśli więc mam centa i chcę wiedzieć, co najlepiej kupić za tego centa, to najlepszą okazją jest produkt A. Wydam tego centa na produkt A i uzyskam tyle korzyści. Cały ten słupek, cały ten słupek od zera. Zakoloruję tego pierwszego centa wydanego na produkt A, żeby się odróżniał. Może na niebiesko. Pierwszego centa wydaję na A. A pierwszego dolara? Za całego dolara większą korzyść da mi produkt A, więc pierwszego dolara wydam na A. Całkowita użyteczność, jaką uzyskam, to obszar pod krzywą. Cały ten obszar. Gdybym pomnożył liczbę dolarów przez użyteczność z dolara, wyszłoby pole takiego prostokąta. Nie chodzi jednak o pole tego prostokąta, a o pole pod krzywą, ponieważ ta wartość, 100 punktów użyteczności krańcowej z dolara, nie jest stała dla całego dolara, tylko stopniowo spada. Dlatego całkowita użyteczność to pole pod krzywą. Zrozumiecie to lepiej, gdy poznacie całkowanie. Ale wróćmy do myślenia, na co wydać nasze dolary. Po wydaniu pierwszego dolara na A, drugi też wydamy na A, bo A wciąż ma większą użyteczność i tak będzie aż do… mniej więcej do… tego miejsca. Tu dzieje się coś ciekawego. Wydaliśmy już 2 dolary i oba na produkt A, bo wciąż był największą okazją, choć coraz mniejszą z każdym kolejnym wydanym centem. Na co teraz wydamy kolejnego centa? Moglibyśmy znów na produkt A, ale spójrzcie. Podobną użyteczność krańcową da nam produkt B. Przeskakujemy więc tu i kupujemy B. Na co wydamy kolejnego centa? Zyskamy podobną użyteczność, czy dokupimy produkt B, czy produkt A. Mamy wolny wybór, ale jeśli kupimy za dużo A, to okaże się, że większą użyteczność dałby nam produkt B. Robimy więc tak. Po dotarciu do tego progu, który leży mniej więcej tu, Każdego kolejnego centa będziemy dzielić na pół, aby kupić zarówno A, jak i B. Wydając zbyt dużo na A, zjechalibyśmy po krzywej i wyszłoby, że więcej dałby nam zakup B. I na odwrót. Wydając zbyt dużo na B, stracilibyśmy względem A. Mamy tu więc ciekawe zjawisko. Zakładając, że kupimy po trochu obu produktów, oczywiście na początku kupowaliśmy samo A, bo było lepszą okazją dla pierwszych dolarów. Zakładając jednak, że kupimy pewne ilości obu produktów, co nastąpi, jeśli wydamy więcej niż 2 dolary, dzieje się coś ciekawego. Użyteczność z centa wydanego na ostatnią dodatkową ilość B jest taka sama jak użyteczność z centa wydanego na ostatnią dodatkową ilość A. Jeśli produkt B to, no nie wiem, owoce, zaś A to czekolada, lecz możemy je kupować w maleńkich ilościach, to można powiedzieć, że ostatni maleńki ułamek funta owoców dał nam taką samą użyteczność w stosunku do ceny, jak ostatni maleńki ułamek funta lub maleńki okruch tabliczki czekolady. Wyłania się z tego pewna ogólna reguła. Dopóki użyteczność innego dobra jest wyższa, kupujemy je, a gdy się zrównają, dzielimy nasze środki, aby kupić oba. Ta reguła brzmi tak. Gdy kupujemy dwa konkurencyjne dobra, to ostatnie porcje, tylko ostatnie, dlatego słowo krańcowe jest kluczowe, ostatni kawałek czekolady względem ostatniego kawałka owocu, użyteczność krańcowa w stosunku do ceny ostatniej porcji jednego dobra jest taka sama jak użyteczność krańcowa… jak użyteczność krańcowa w stosunku do ceny ostatniej porcji drugiego dobra. Zwróćmy uwagę, co ta reguła mówi? Nie mówi, że użyteczności krańcowe w stosunku do ceny są równe, ani że jedno dobro jest lepsze od drugiego. Mówi, że w pewnej chwili zaczyna być dla nas obojętne, które z dóbr kupimy, bo ich użyteczności stają się równe, że kolejnej porcji A i kolejnej porcji B pragniemy jednakowo. Po dotarciu do tego progu będziemy więc kupować oba produkty na zmianę, bo jeśli za bardzo skupimy się na jednym, Załóżmy, że w tym punkcie zaczynamy kupować B i kupujemy większą partię tego produktu B. To nierozsądne kupować tyle produktu B, bo większą użyteczność dałoby przestawienie się na produkt A. I z tego samego powodu nie warto dalej kupować A, bo większą użyteczność znów daje B. Tu zyskujemy 75, a tu tylko 70.